Wyjaśnię, jak ty i twoi uczniowie możecie zacząć korzystać z Scan Academy. Zalogowałem się jako nauczyciel i od razu wchodzę do panelu nauczyciela. Powinny wyświetlić się dane klasy, ale nie mam jeszcze uczniów. Klikam więc zakładkę Uczniowie. W tej chwili system podaje, że mam zero uczniów. Są trzy różne sposoby dodawania uczniów do klasy. Gdy twoi uczniowie mają już konta na Khan Academy, gdy ich nie mają, ale mają adresy e-mail, wtedy możesz zaprosić ich do założenia konta na Khan Academy, a gdy nie mają też adresów e-mail, możesz sam założyć im konta. Pokażę teraz te trzy sposoby. Najpierw należy utworzyć nową klasę. To najłatwiejszy sposób uporządkowania uczniów. Tworzę nową klasę, Nadaję jej nazwę i klikam Utwórz. Otwiera się wtedy takie okienko, ale o tym później. Tu zalogowałem się jako uczeń. Wchodzę na mój profil, klikając tutaj, a następnie klikam zakładkę Nauczyciele. Otwiera się nowa strona, na której mogę wpisać dwie rzeczy. Kod klasy albo identyfikator nauczyciela. Kod klasy to... Jeśli wejdę w panel nauczyciela, kod jest tutaj. Skopiuję go. Natomiast identyfikator nauczyciela to ten adres wyświetlony na zakładce Uczniowie. Wróćmy na konto ucznia. Wkleję tu kod klasy i kliknę Dołącz. Jak widać, pojawił się identyfikator nauczyciela. Uczeń został także dodany do klasy. Jeśli odświeżę panel nauczyciela, zobaczę, że w zakładce Wszyscy uczniowie jest nowy uczeń. Jeśli przejdę na listę klasy, ten uczeń też już tam jest. Gdyby uczeń zamiast wpisać kod klasy, wpisał identyfikator nauczyciela, nie zostałby przydzielony do klasy. Musiałbym to zrobić później sam, zaznaczając pole przy jego danych i za pomocą tego menu przypisując go do klasy. Tak się to robi w przypadku, gdy uczeń ma już konto na Khan Academy. A gdy nie ma takiego konta? Załóżmy, że mam arkusz kalkulacyjny z adresami e-mail moich uczniów. Te adresy są fikcyjne. I chcę zaprosić tych uczniów do założenia kąt na Khan Academy, by dołączyli do mojej klasy. Mogę po prostu kliknąć przycisk Dodaj uczniów. Otworzy się okienko, gdzie mogę wpisać adresy e-mail. Wchodzę więc w mój arkusz, kopiuję adresy, wklejam je tu i klikam Zaproś uczniów. System roześle do wszystkich tych uczniów listy zapraszające do założenia konta, a gdy założą te konta, ich status na tej stronie zmieni się z kandydata na aktywnego ucznia. Pokażę, jak wygląda taki list. Uczeń otrzymuje do skrzynki wiadomość wyglądającą tak. Jest tu napis Dołącz do klasy oraz przycisk, który to umożliwia. Gdy kliknie i utworzy konto, jego status zmieni się na Aktywny. Tak dodaje się uczniów, jeśli zna się ich adresy e-mail. Jeśli uczniowie nie mają jeszcze poczty, wchodzimy w Dodaj uczniów, i klikamy tu, by samemu utworzyć im konta. Otwiera się okno, gdzie można wpisać nazwisko ucznia, hasło, datę urodzenia oraz, jeśli uczeń nie ukończył 13 lat, trzeba też wpisać e-mail rodzica. Utworzę teraz konto ucznia. Wpisuję hasło. Pamiętaj, żeby zapisać hasło ucznia, bo potem jedyną osobą uprawnioną do zmiany hasła będzie jego rodzic. Podaję też płeć i datę urodzenia. Celowo wybieram wiek mniejszy niż 13 lat, wymagający podania adresu rodzica. I teraz utworzę konto ucznia. Utworzyłem właśnie nowe konto ucznia. Widać to tutaj. Teraz, gdy je utworzyłem, wróćmy do roli ucznia. Wyloguję się z konta tego ucznia i od razu zaloguje się, używając loginu i hasła, które przed chwilą wybrałem. Od tej pory uczeń może zbierać punkty na portalu, gdy tylko zaakceptuje regulamin. Oprócz niego jego rodzic też otrzyma list zapraszający do założenia konta jako opiekun ucznia i ustalenia nowego hasła. Jak widać, łatwo jest przenieść na Khan Academy własną klasę, bez względu na to, czy uczniowie mają już konta, mają tylko adres e-mail, czy nie mają nawet ich.